Rejestry szeregowe nie są jedynymi układami, które pozwalają na redukcję ilości linii. Innym przykładem tego typu układów są enkodery i dekodery. Stosowane są one w sytuacji, kiedy z jakichś względów zakładamy, że spośród N jakichś linii tylko jedna w danym momencie ma prawo, powinna być aktywna. Enkoder N do M posiada N wejść i M bitowe wyjście. Na wyjściu tym wystawia zakodowany binarnie numer wejścia, które jest aktywne, czyli w enkoderach aktywowanych stanem wysokim ma stan wysoki, a w aktywowanych stanem niskim, z wejściami zanegowanymi, ma stan niski. Typowo są to układy priorytetowe, czyli jeżeli mimo wszystko kilka wejść będzie aktywnych to wystawiony zostanie numer jednego z nich, w zależności od użytego układu tego z najniższym lub najwyższym numerem. Układ taki często posiada dodatkowe wyjście sygnalizujące, że żadne z wejść nie jest w stanie aktywnym lub reprezentowane jest to jakąś wartością w wystawianym kodzie binarnym. Numer aktywnego wejścia na ogół podawany jest w NKB, w niektórych układach mogą jednak być użyte inne kodowania. Odwrotne działanie realizuje dekoder M do N. Posiada on M bitowe wejście i N wyjść. Aktywuje tylko jedno z tych wyjść, to którego numer znajduje się na wejściu. Aktywacja może oznaczać podanie na tym wyjściu stanu wysokiego, podczas gdy pozostałe mają stan niski lub w przypadku dekoderów z zanegowanym wyjściem podanie stanu niskiego, gdy wszystkie pozostałe są w stanie wysokim. Dekodery często posiadają dodatkowy sygnał wejściowy zezwalający na aktywację wyjść. Jednym z zastosowań dla takich układów może być obsługa matrycy przycisków. Przykład takiej matrycy opartej na dekoderze i enkoderze widocznej jest na symulacji. Pozwala ona na odczyt 12 przycisków z użyciem jedynie czterech linii dwóch wyjściowych wybierających, który rząd przycisków jest czytany oraz dwóch wejściowych informujących o tym, który z przycisków w wybranym rzędzie został wciśnięty. Wadą takiej matrycy jest brak możliwości detekcji równoczesnego naciśnięcia kilku przycisków. W przedstawionym schemacie na wyjściu dekodera dodane zostały rezystory zabezpieczające go przed uszkodzeniem w przypadku równoczesnego wciśnięcia przycisków z kilku linii. Trochę podobne działanie mają multiplexery i demultiplexery cyfrowe. Multiplexer posiada n wejść, m bitowe, wejście sterujące i jedno wyjście. Wejście sterujące pełni funkcję analogiczną jak w dekoderze, podajemy na nim numer linii, tyle że nie jest to linia, która ma być aktywowana, a linia, której stan ma być odzwierciedlony na wyjściu. Tak jak pokazano na ekranie multiplexer można by skonstruować podłączając do każdego wyjścia dekodera bramkę AND z sygnałem wejściowym i łącząc wyjścia tych bramek do jednej bramki OR. Dekoder wybiera która z bramek jest aktywna i ta bramka zawsze tylko jedna przepuszcza swój sygnał na wyjście. Demultiplexer ma działanie odwrotne do multiplexera, czyli stan pojedynczej linii wystawia na wyjście o wskazanym numerze. Można zauważyć, że to prawie to samo co dekoder, on aktywował wyjście o danym numerze, zatem jakby dekoderowi zabronić aktywacji wyjścia, gdy linia jest w stanie niskim, to uzyskalibyśmy demultiplekser. I tak się właśnie robi podłączając linię danych do wejścia zezwalającego na aktywację wyjść, które posiada większość dekoderów. Gdy chcemy używać ich jako dekoderów, a nie demultiplekserów wejście, to podłączamy do stanu wysokiego. Z tego względu nie warto szukać osobno układów demultiplekserów cyfrowych i dekoderów. Mamy również multiplexery analogowe, których działanie polega na elektrycznym zwarciu odpowiedniego wejścia z wyjściem z wykorzystaniem odpowiedniego układu tranzystorów w postaci bramek transmisyjnych, o których jeszcze powiemy. W związku z tym ten sam układ może być używany w roli multiplexera jak i demultiplexera, ponieważ przewodzenie sygnału w jego wypadku jest dwukierunkowe. W odróżnieniu od multiplexera cyfrowego, który zawsze wymusza silny poziom logiczny swojego wyjścia, multiplexer analogowy jest też w stanie przekazać poziom wysokiej impedancji. Generalnie na multiplexer analogowy należy patrzeć jak na zespół przełączników przełączających nam kable naszej magistrali. Oprócz układów kompresujących i dekompresujących ilość linii mamy też bardziej standardowe układy służące sterowaniu linii nazywane buforami. Bufory oznaczamy w postaci trójkąta, takiego jak pokazano na ekranie. Trójkąt ten wskazuje kierunek przepływu sygnału przez bufor. Bufory pełnią różne funkcje, mogą służyć do zwiększenia wydajności prądowej wyjścia, do regeneracji sygnału lub wymuszenia kierunku jego podawania. Regeneracja sygnału może być potrzebna w związku z występowaniem zjawisk pasożytniczych nawet na zwykłym kawałku przewodnika, np. kablu, czyli głównie rezystancją i pojemnością tego kabla, które prowadzą do degradacji sygnału zarówno pod względem swojej wielkości, jak i ostrości narastania zboczy. Warto tutaj zwrócić uwagę, iż nawet zwykła bramka NOT będzie regenerować sygnał, gdyż sygnał z wejścia nie przepływa bezpośrednio na wyjście, tylko jest odtwarzany z poziomu zasilania i masy, czyli regenerowany. Ponadto taka bramka zapewnia też brak możliwości przeniesienia sygnału z wyjścia na wejście ze względu na izolowaną bramkę, i najprostsze bufory nie odwracające to właśnie dwie połączone szeregowo bramki NOT. Bufory mogą być także stosowane w celu zamiany linii na linię typu Open Collector lub trzystanową. Bufor trójstanowy decyduje o przepuszczeniu lub nie sygnału. Podstawą jego działania jest bramka transmisyjna, której schemat widoczny teraz na ekranie. Jest to zasadniczo jedyna bramka, która ma charakter symetryczny, przewodzi sygnał w obie strony i możemy zamienić wejście z wyjściem. Samodzielnie używana jest w multiplexerach analogowych, a w buforach trójstanowych występuje w kombinacji np. z jednym lub dwoma bramkami NOT, aby zapewnić regenerację sygnału i uniemożliwić przekazywanie go w drugą stronę. Warto zwrócić uwagę, że użyte do jej konstrukcji tranzystory mają cztery wyprowadzenia. Tak naprawdę w technologii MOSFET przewodzenie jest regulowane napięciem pomiędzy bramką tranzystora a podłożem, jednak w większości tranzystorów podłoże zwarte jest wewnętrznie do źródła i dlatego mówimy o napięciu bramka-źródło. W tym wypadku jednak, aby uzyskać skuteczne dwukierunkowe przewodzenie używamy dwóch tranzystorów przewodzących w różnych kierunkach i dodatkowo polaryzujemy podłoże z potencjałem napięć zasilających, a nie potencjałem sygnału. W zależności od układu fizycznych połączeń komunikujących się urządzeń wyróżnia się różne topologie połączeń. Wśród głównych topologii należy wymienić magistralę linear bus, w której wszystkie urządzenia są podłączone do jednej linii wspólnego medium transmisyjnego. Okablowanie nie wyróżnia punktu centralnego. Łańcuch daisy chain, który jest podobny do magistrali, ale medium transmisyjne jest podzielone. Pierścień ring, który jest zapętlonym na końcach łańcuchem. Gwiazdę star, w której wszystkie podłączenia biorą początek w węźle centralnym. Kratę mesh, w której każde urządzenie ma bezpośrednie połączenie punkt-punkt do każdego innego urządzenia. Ponadto występują topologie mieszane takie jak gwiazda wielokrotna, czyli taka gwiazda, gdzie niektóre z węzłów stanowią punkty centralne kolejnych gwiazd, magistrala lub ring pomiędzy punktami centralnymi gwiazd, gwiazda, w której w węzłach występują magistrale lub pierścienie i tak dalej. W zależności od potrzeb i możliwości, komunikacja pomiędzy dwoma systemami może zachodzić w jednym z kilku różnych trybów, takich jak simplex, half duplex i full duplex. Simplex oznacza, że mamy transmisję tylko w jedną stronę, np. zapis do jakichś rejestrów. Półduplex duplex oznacza, że mamy komunikację dwukierunkową, ale nie możemy równocześnie nadawać i odbierać, czyli np. Na nadawanie i odbiór współdzieli ten sam przewód. Full duplex oznacza, że mamy możliwość równoczesnego nadawania i odbioru. Nadajnik i odbiornik pracują na niezależnych przewodach. Przy okazji poznawania różnych rodzajów rejestrów spotkaliśmy się z pojęciem transmisji jakichś danych równolegle bądź szeregowo. Warto przyjrzeć się im trochę bliżej. Na ekranie widzimy przykład magistrali równoległej w trochę bardziej złożonej formie umożliwiającej zapis do wybranego urządzenia rejestru spośród podłączonych do tej magistrali. Magistrala ta składa się z n-bitowej szyny danych i adresów oraz trzech sygnałów kontrolnych i jednego lub kilku sygnałów pomocniczych. Sygnały kontrolne służą do przekazywania informacji o stanie magistrali, czyli o tym czy wysyłany jest adres czy dane, o tym czy wykonujemy odczyt czy zapis i oczywiście zegara taktującego te działania. Oczywiście w innych realizacjach sygnały te mogą być inne, np. zamiast sygnału odczyt zapis możemy mieć osobne zegary do tych operacji. Podobnie zamiast wspólnych linii adresu i danych oraz linii informującej, czy jest to adres, czy dane, możemy mieć osobne linie adresu i danych, i tak dalej. W wypadku, gdy mamy wspólną szynę danych i adresu, współdzielone mogą być tylko niektóre z jej linii, bo dane mogą mieć inną ilość bitów niż adresy, np. adres 16-bitowy i dane 8-bitowe lub adres 32-bitowy i dane 64-bitowe. Pod szynę adresową podpięty jest układ dekodera adresu, który rozpoznaje odpowiednią kombinację bitów na takiej szynie, stanowiących adres danego urządzenia. Dekoder też otrzymuje sygnał o tym, że na współdzielonej szynie jest transmitowany adres i tylko wtedy zajmuje się jego dekodowaniem. W omawianym przykładzie sygnał ten pełni jednocześnie funkcję zegara adresu, może jednak być tylko sygnałem informacyjnym, a dekoder może korzystać z ogólnego zegara. Jeżeli dekoder rozpozna swój adres zapamiętuje taką informację do momentu wystawienia kolejnego adresu i przekazuje ją do układów sterujących rejestrami podłączonymi do magistrali reprezentowanych na tym schemacie jako bufory trójstanowe na liniach data out, data in. Drugim sygnałem używanym do sterowania tymi buforami lub rejestrami jest sygnał informujący o żądanym kierunku transmisji. Jak widać w tym wypadku mamy transmisję Half Duplex, umożliwiającą w danej chwili transmisję tylko w jedną stronę. Rejestry urządzenia otrzymują także sygnał clock zgodnie z którym wystawiają na szynę lub zczytują z szyny kolejne porcje danych. Jak widać mogą robić to jednak tylko gdy wcześniej był wysłany odpowiedni adres i ustawiony jest odpowiedni tryb, zapis albo odczyt. Często też z taką magistralą wiąże się możliwość zarządzania obsługi przez urządzenie do niej podpięte. W taki sposób działają np. przerwania IRQ w komputerach PC. Linii takich może być kilka tak, aby ważnym urządzeniom zapewnić własne linie, a inne móc jakoś grupować, stąd bierze się numer IRQ. Na przykładowym schemacie mamy linię żądania obsługi, która jest typu Open Collector, w związku z tym jeżeli jest zwarta do masy to wiemy, że obsługi żąda któreś z urządzeń podpiętych do tej linii przerwań. Nie wiemy, które, więc jeżeli mamy na tej linii więcej niż jedno urządzenie, to musimy wszystkie z nich zapytać o to, czy to ono żądało obsługi. Jednak dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania nie musimy pytać urządzeń podpiętych do innych linii przerwań, ani też pytać urządzeń o to, czy potrzebują obsługi, wtedy kiedy nie są zainteresowane, gdyż to same urządzenia mają możliwość zgłoszenia takiego faktu, jak widać rozwiązanie z sygnałem przerwań pozwala na odciążenie magistrali od niepotrzebnych zapytań typu, czy chcesz być obsłużony, a podzielenie takiego sygnału na kilka bitów pozwala na ograniczenie ilości urządzeń, które musimy odpytać o to, czy ma być obsłużone w momencie, kiedy któreś z nich zgłosiło takie zapotrzebowanie. Oczywiście takie odpytywanie można też zrobić niekiedy sprytniej, na przykład jeżeli linia danych jest typu Open Collector, to w momencie potwierdzenia odbioru przerwania wszystkie urządzenia mogą próbować wystawić tam naraz swoje adresy i będziemy mogli je obsługiwać według priorytetów związanych z ich adresami. Drugim typem magistrali jest magistrala szeregowa. Podstawową różnicą jest to, że wcześniej dane i adres były n-bitowe, a teraz dane są jednobitowe, w tym przypadku mamy akurat osobną szynę adresową, ale nie jest to regułą. Może być tak jak poprzednio, że mamy wspólną szynę adresową i danych oraz sygnał typu adres. Dane może być też tak, że to specyficzna postać danych na tej szynie informuje o tym, iż to jest adres, czyli możemy mieć adresowanie określone w protokole przesyłu danych tą magistralą, w pokazanym przykładzie mamy magistrale typu simplex, czyli transmisja jest jednokierunkowa, co pokazuje bufor umieszczony na linii danych. Działanie magistrali pokazanej w przykładzie oparte jest o rejestry przesuwne z buforem wyjściowym, czyli w momencie jeżeli adres danego urządzenia rejestru jest wystawiony na linii adresowej to aktywujemy sygnały zegara dochodzące do rejestrów, w związku z tym dane transmitowane w taktach głównego zegara zapisywane są do rejestru przesuwnego, a w momencie sygnału zegara wyjść, nazwanego tutaj strobe wystawione zostaną na odpowiednie wyjścia. W tym przykładzie są dwa rejestry połączone ze sobą szeregowo, czyli wyjście szeregowe pierwszego podpięte jest do wejścia drugiego. Dzięki temu dane, które nie mieszczą się w pierwszym rejestrze zamiast być tracone są przenoszone do drugiego i uzyskujemy tutaj 16 bitów wyjścia z użyciem dwóch rejestrów 8-bitowych. Zatem po 16 cyklach zegara związanych z transmisją danych nowymi danymi zapełnione są oba rejestry przesuwne i wtedy transmitowany jest sygnał strobe, który wiąże się z przeniesieniem danych z rejestru szeregowego przesuwnego do bufora wyjściowego. Na ogół te dwie funkcje są realizowane przez jeden układ scalony, natomiast z punktu widzenia sterowania to są dwa układy sterowane dwoma niezależnymi zegarami. Po takim cyklu możemy na przykład zmienić adres i w analogiczny sposób przesłać dane do innego rejestru na tej magistrali. Współcześnie zdecydowana większość interfejsów to interfejsy szeregowe, Istnieje kilka powszechnie stosowanych standardów prostych interfejsów szeregowych, z którymi warto się zapoznać. Pierwszym przykładem będzie magistrala SPI, czyli Serial Peripheral Interface Magistrala ta składa się z osobnych linii odbioru i nadawania określanych jako MOSi i MISO, linii zegara SCK oraz sygnału aktywującego dane urządzenie określanego jako Chip Select. Linia MOSi to linia używana do nadawania przez mastera i odbioru przez urządzenia slave. Linia MISO to linia, na której nadaje aktywny slave, a odbiera master. Zegar podawany jest przez mastera i jest wspólny dla transmisji w obu kierunkach. Sygnał Chip Select oznacza, że dany slave ma reagować na rzeczy transmitowane przez mastera, w szczególności na nie odpowiadać używając linii MISO. Slave, który nie otrzymuje Chip Select zobowiązany jest ignorować komunikację SPI i nie nadawać. Jeżeli na magistrali mamy wiele urządzeń slave, do ich adresowania możemy użyć układu dekodera, który od mastera otrzyma numer układu, który ma być zaadresowany i aktywuje odpowiedni układ. W ten sposób mając na przykład 8 układów slave, zamiast 8 linii do ich adresowania, master musi dysponować tylko trzema liniami do wystawienia zakodowanego binarnie numeru danego slave'a. Inną często stosowaną i bardzo użyteczną magistralą jest i kwadrat C, która posiada tylko dwie linie, dwukierunkową linię danych i linię zegara. Adresacja odbywa się z użyciem określonego protokołu wewnątrz danych. Obie linie są typu Open Collector, co zapewnia duże równouprawnienie układów do niej podłączonych. Zasadniczo każdy z nich może pełnić rolę mastera. W związku z stosowaniem linii Open Collector konieczne jest użycie zewnętrznych rezystorów podciągających, bo poszczególne układy zwierają daną linię jedynie do masy, możemy jednak dzięki temu bez obaw łączyć wiele układów w ramach tej magistrali i każdy z nich mógłby nadawać co tylko chce i kiedy chce. Oczywiście takie działanie prowadziłoby do konfliktów i wzajemnego zagłuszania się poszczególnych układów, dlatego w magistrali takiej wyróżnia się jeden lub kilka układów pełniących funkcję mastera, czyli generujących zegar i inicjujących transmisję z użyciem adresu odpowiedniego układu typu slave. Magistrala I2C nazywana jest również TWI. Wiąże się to z tym, że i kwadrat C jest zastrzeżonym znakiem towarowym i pomimo tego, że patenty co do standardu technicznego wygasły, więc każdy może używać tej magistrali bez ponoszenia opłat licencyjnych, ale nie każdy może ją nazywać i kwadrat C. Dlatego wielu producentów określają jako TWI, czyli Two-Wire Interface, od tego, że używa ona dwóch przewodów. Pod względem technicznym jest to dokładnie ta sama magistrala co i kwadrat C. Kolejną magistralą, o której warto powiedzieć jest One Wire, w którym konstruktorzy poszli jeszcze dalej i zrezygnowali z linii zegarowej. Jest to magistrala asynchroniczna, czyli układy mają własne zegary, które są jedynie synchronizowane specjalnym stanem na linii danych i w oparciu o które rozpoznają transmitowane dane. Linia danych w tym wypadku jest także typu Open Collector i dodatkowo może być użyta do zasilania układów. Innym bardzo istotnym standardem transmisji szeregowej jest UART, niekiedy nawet USART, czyli uniwersalny asynchroniczny odbiornik-nadajnik bądź uniwersalny synchroniczny asynchroniczny odbiornik-nadajnik. Generalnie UART określa sposób przesyłu grupy bitów np. jednego bajtu asynchronicznym łączem, czyli linią sygnałową bez związanej z nią linii zegarowej. Może on występować w różnych odmianach elektrycznych. Najprostszą z nich jest tak zwany UART TTL, czyli interfejs działający z poziomami logicznymi danego układu i złożony najczęściej z dwóch linii TX i RX służących odpowiednio do odbioru i nadawania. Aby skomunikować dwa urządzenia z jego pomocą, przy założeniu, że operują na tych samych poziomach logicznych, należy TX jednego z nich połączyć z RX drugiego oraz drugi RX z drugim TX. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w jednym z urządzeń nazwy te dla wygody zostały zamienione, tak jak na przykład w modemach. Należy też skonfigurować w taki sam sposób interfejsy w obu urządzeniach, czyli ustawić tą samą prędkość, ilość bitów danych, ilość bitów stopu itd. W bardziej rozbudowanej formie interfejs ten może zapewniać sprzętowe sterowanie przepływem, czyli wymianę informacji o gotowości do odbioru danych z użyciem dodatkowych sygnałów CTS i RTS. Niektóre mikrokontrolery obsługują rozbudowany wariant UART, czyli USART pozwalający także na transmisję synchroniczną i posiadający dodatkowo sygnał zegarowy. Niekiedy wspierany jest też jednoprzewodowy UART ze wspólną linią nadawania i odbioru typu Open Collector. UART jest wykorzystywany razem z wieloma różnymi standardami elektrycznymi dla takiej magistrali. Może ona występować jako RS-232, czyli ten standard, który występował kiedyś w komputerach PC jako porty COM, używane między innymi do podłączenia modemu czy myszek. Może być też w standardzie RS-422 albo 485, które z kolei korzystają z transmisji różnicowej full-duplex albo half-duplex, w zależności od użytego rozwiązania i ilości przewodów. RS232 jest standardem dosyć starym, wywodzącym się z dalekopisów i przyjmuje bardzo oryginalne poziomy logiczne. Jedynka jest to napięcie od minus 15 do minus 3 V, a 0 od 3 do 15 V. Pomiędzy minus 3 a plus 3 V mamy stan nieustalony, który nie powinien być interpretowany ani jako 0, ani jako jedynka. RS-232 zapewnia też wiele dodatkowych sygnałów sterujących pracą modemu, kontrolą przepływu itd., ale najczęściej współcześnie wykorzystywane są tylko RX i TX. Oczywiście mamy też takie interfejsy jak USB, PCI Express, SATA, HDMI, Ethernet, które także są interfejsami szeregowymi, ale nie będziemy ich dokładniej omawiać. Z wyjątkiem Ethernetu, o którym na trochę wyższej warstwie niż poziom elektrycznego sygnału, pomówimy przy sieciach komputerowych.